Witam Cię serdecznie, Jarek z tej strony. W tym nagraniu pokażę Tobie, w jaki sposób dokonać depozytu do Twojego brokera IC Markets. Jeżeli jeszcze tutaj nie masz konta, w okolicy tego nagrania znajdziesz link, znajdziesz filmik skuteczny, w jaki sposób poprawnie założyć i zweryfikować swoje konto, bo tak jak tutaj widzisz, moje konto już jest zweryfikowane i teraz będę dokonywał depozytu. Więc jeżeli nie masz jeszcze konta, to skorzystaj tutaj z linku, który znajduje się w okolicy tego nagrania, bądź po prostu zapytaj się osoby, która pokazała Ci to wideo o jego link. Jest to tyle ważne, że jeżeli dokonasz tutaj rejestracji właśnie z tych to zostaniesz dodany dodatkowo do grupy wsparcia, gdzie wymieniamy się doświadczeniem, jeżeli chodzi o rynek Forex, ale nie tylko, ponieważ również wymieniamy się doświadczeniem, jeżeli chodzi o szeroko rozumiany biznes online i marketing internetowy. Więc w jaki sposób dokonać tego depozytu? Tak jak tutaj widzisz, mamy kilka opcji, tak naprawdę jest tu bardzo wiele opcji, jeżeli chodzi o dokonywanie depozytu. Natomiast bardzo ważna informacja jest taka, że minimalny depozyt to jest 200 dolarów, to jest minimalny depozyt, i mamy kilka opcji płatności. Karta kredytowa, PayPal, Neteller, Skrill, FastaPay, przelew bankowy, Bitcoin oraz wiele, wiele innych rzeczy. Ja na potrzeby tego nagrania dokonam jakiegoś depozytu takiego próbnego kartą, natomiast pokażę Tobie też, w jaki sposób można dokonać tego depozytu za pomocą Bitcoina. Gdybym chciał dokonać depozytu za pomocą Bitcoina, kliknąłbym dokładnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj wpisałbym kwotę, ja tu już wpisałem 2000 dolarów tutaj jest MetaTrader 4 to są po prostu to jest dane twojego MetaTradera otrzymałeś to na maila ok, klikamy tutaj zielony przycisk mam to informacje na temat właśnie tej transakcji klikamy tutaj aby dokonać płatności za pomocą Bitcoina albo Bitcoin Cash'a następnie musimy wybrać tak jak mówiłem przed chwilą czym chcemy zapłacić Bitcoinem czy Bitcoin Cash'em dla przykład wybieram Bitcoina i standardowa procedura przelewu czyli mamy tutaj QR kod którego możemy skopiować po prostu korzystając z aplikacji naszego telefonu, jeżeli będziemy robić ten przelew za pomocą aplikacji w telefonie, bądź jeżeli chcemy robić ten przelew za pomocą, nie wiem, z laptopa, kopiujemy tutaj numer, tak, czyli kopiujemy tutaj nasz, nasz numer, na który musimy zrobić przelew, jeżeli, I tu jest ta kwota, która trzeba zrobić przelew. Tak, łącznie tutaj ze szczegółami, jaka to jest kwota. Jeżeli będziesz miał, potrzebował więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zrobić przelew, tutaj masz informację, jak mogę zapłacić. I tutaj jest informacja właśnie na temat płatności, no, jest tutaj wideo instruktorowe. Jest to pokazane po prostu krok po kroku na temat tego, w jaki sposób można dokonać płatności. Wróciłem się na główną stronę. Mojego brokera, po, po to, aby dokonać płatności, za pomocą karty kredytowej, karty bankomatowej. Klikam w związku z tym, tutaj. Tutaj jedna bardzo ważna uwaga: będziemy musieli ją zweryfikować. Tak, o co tutaj dokładnie, e, dokładnie chodzi? Chodzi o to, że tutaj nie mamy dodanej żadnej karty zweryfikowanej, w związku z tym musimy przejść przez proces weryfikacji takiej karty. Tutaj tak, mam informacje na temat tego, w jakich tutaj jest to przyjmowane w, w, w walucie oczywiście, jakie karty są przyjmowane, że jest to e, przyjmowane natychmiastowo. Natomiast to, co musimy przede wszystkim zrobić, to zweryfikować naszą kartę. Będziemy do tego kilka rzeczy, ale teraz kliknę pokażę Ci, jak to zrobić. Wchodzimy tutaj, musisz wysłać skan karty, tak jak tutaj widzisz, gdzie masz, są widoczne 6 pierwszych cyfr Twojej karty. Środek może być zamazany i cztery ostatnie cyfry są również widoczne. Tak jak tutaj masz informację, ten środek musi być, może być zamazany, natomiast jest to ważne, aby reszta cyfr była po prostu widoczna. Data na twojej karcie, czyli data karty, musi po prostu tak samo być aktualna data. I oczywiście dane Twojej karty, czyli Twoje imię nazwisko musi zgadzać się z danymi karty, jaką tutaj dajesz. Inaczej, jeżeli twoje konto, jakie założyłeś, musi być zgodne na tego konta, imię nazwisko z danymi Twojej karty. Jak tutaj widzisz, wybierasz sobie opcję Mastercard bądź Visa. I tutaj wpisujesz po prostu te dane, a następnie robisz, no, wgrywasz, wgrywa zdjęcie. Ważne jest, jest to, żeby twoja karta, czy skanek im wyśleć, czy to zdjęcie było w kolorze i ja daję ci ten prosty tip, jak możesz zasłonić te środkowe cyfry. Ja to zrobiłem w taki sposób, że wziąłem kawałek kartki papieru, nożyczki, wyciąłem kawałek po prostu tutaj y, takiego papierku i zasłoniłem te oto tutaj elementy niepotrzebne i w taki sposób będę ją za chwilę uploadował. Po wgraniu naszej karty i dokumentów będziemy mieli tutaj informację na dole, że nasza karta jest sprawdzana w trakcie sprawdzania, więc należy również poczekać na jej sprawdzenie po tym jak dodasz swoją kartę będziesz musiał chwilę poczekać na to żeby ją sprawdzili, będziesz miał tą informację u siebie w panelu, że ona jest właśnie sprawdzana u mnie to trwało dosłownie kilka minut i dostałem wiadomość że moja karta już jest sprawdzona potwierdzona i mogę dokonywać depozytu, w związku z tym teraz przejdę ponownie do panelu i dokonam depozytu tutaj jak widzisz jest potwierdzenie tego, że karta została już potwierdzona i trwało to naprawdę bardzo, bardzo krótko aby dokonać depozytu, ponownie klikamy w naszym panelu właśnie tutaj Depozyt i klikamy wybór, ten, który wcześniej, czyli wybór karty. To, co teraz będziemy widzieć, to zmienione dane, ponieważ nasza karta już tutaj będzie dodana, będziemy tutaj widzieć jako dodaną i to, co musimy teraz zrobić, to wpisać tutaj tą środkową część brakującą od naszej karty oraz kod, który znajduje się z tyłu karty, czyli kod CCV oraz wybrać kwotę, jaką chcemy dokonać depozytu, jaką chcemy dokonać depozytu. Ja to teraz zrobię i kliknę tutaj następny krok. Aby to depozytu kartą wybieramy tutaj właśnie chociażby tą opcję tutaj u samej góry i będziemy musieli wypełnić wszystkie dane, czyli podać tutaj kwotę depozytu, pamiętaj, że nie mniejszą niż 200 dolarów, numer twojej karty, miesiąc i rok wygaśnięcia karty oraz tak zwany kod CTV, czyli te trzy cyfry, które znajdują się na końcu twojej karty, na odwrocie twojej karty. Ja to teraz zrobię i kliknę tutaj dalej zaznaczając wszystkie tutaj te, te opcje. Tutaj pojawi się informacja na temat wpisania swojego SMS kodu, który którym na swój telefon, czy tam w jakikolwiek sposób inny masz ochronę swojego banku. Tak jak tutaj widzisz, mamy potwierdzenie dokonania przelewu, wszystko poszło błyskawicznie, automatycznie. Moje środki na koncie pojawiły się błyskawicznie tak jak tutaj widzisz w lewym górnym rogu jest informacja na temat tego, że cały proces tutaj już jest na zielono, czyli w pełni upgradeowałem swoje konto, i zostało ono uruchomione. W swoim adresie e-mail otrzymasz informację na temat tego, że Twój depozyt został zrobiony i że w zasadzie możesz już wystartować, jeżeli chodzi o działanie i trading. Tyle z mojej strony, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie i mniej pracy, więcej pieniędzy.